Skoro znamy już prawidłową kolejność wykonywania działań, zmierzmy się z trudniejszym wyrażeniem. Mamy tu mnóstwo nawiasów i liczb, ale zawsze w takich przypadkach wystarczy po prostu wziąć głęboki wdech i podejść do tego na spokojnie. Jak pamiętamy, najpierw nawiasy. P Zapiszę pierwsze litery angielskich nazw. Potem potęgi. W naszym wyrażeniu nie ma potęg. Potem mnożenie i dzielenie i na końcu dodawanie i odejmowanie. Z liter powstaje łatwe do zapamiętania słowo PEMDAS, ale przyda się tylko osobom anglojęzycznym. Możecie wymyślić własne. Zastosujmy tę regułę w naszym wyrażeniu i obliczmy prawidłowy wynik. Najpierw liczymy działania w nawiasach, a tu jest ich sporo. Oto jedna para nawiasów, w której znajduje się druga para nawiasów. Reguła mówi nam najpierw oblicz nawiasy. Ale żeby obliczyć treść w różowych nawiasach, trzeba najpierw obliczyć te w żółtych. Policzmy więc, ile będzie równe to wszystko. Jeśli uznamy to za osobne wyrażenie, widać, że najpierw musimy zająć się nawiasem, czyli działaniem 5 minus 2. Łatwo to policzyć. 5 minus 2 to 3. Zróbmy to krok po kroku. Gdy nabierzecie wprawy, będziecie liczyć wszystko naraz. To będzie równe 7 plus 3 razy 5 minus 2, czyli 3. Wszystko w różowym nawiasie. I oczywiście trzeba też dopisać resztę działań. Ups, nie o to mi chodziło. Chcę skopiować i wkleić ten fragment. Kopiuj i wciąż nie to, co trzeba. Łatwiej będzie przepisać to ręcznie. Mam trudności techniczne. Podzielić przez 4 razy 2 a po tej stronie 7 razy 2 plus treść w różowym nawiasie. Co dalej? Spójrzcie, nawiasy zawsze na początku. Więc kontynuujmy, aż nie zostanie żaden nawias. Musimy obliczyć wynik wyrażenia w różowym nawiasie. Co mamy w tym nawiasie? 7 plus 3 razy 3. Jak obliczyć to wyrażenie? Wróćmy do naszej reguły. Jesteśmy wewnątrz nawiasu, gdzie nie ma już żadnych nawiasów. Nie ma także potęg, ale jest mnożenie, które trzeba wykonać przed dodawaniem i odejmowaniem. Mnożymy więc 3 razy 3, zanim dodamy to 7. Czyli to będzie równe 7 plus wynik działania 3 razy 3, bo mnożenie ma wyższy priorytet. 7 plus 9. To nam zostanie w nawiasie. Na początku 7 razy 2 plus nawias, a na końcu podzielić przez 4 razy 2. Teraz znów liczymy nawias, bo nawiasy mają pierwszeństwo. Ile to jest 7 plus 9? 7 plus 9 to 16. Zapiszmy całe wyrażenie. 7 razy 2 plus 16 podzielić przez 4 razy 2. Nie ma już nawiasów, więc literkę P mamy z głowy. E także, bo w wyrażeniu nie występują potęgi. Kolej na mnożenie i dzielenie. Mnożenie mamy tutaj. Tu mamy dzielenie, a tu jeszcze jedno mnożenie. Musimy wykonać te działania, zanim zajmiemy się tym plusem. Najpierw to mnożenie. 7 razy 2 to 14. To dodawanie na razie zostawimy. I dalej mamy 16 podzielić przez 4 razy 2. Te działania mają priorytet przed dodawaniem. Jak to policzyć? Czy zacząć od dzielenia, czy od mnożenia? W poprzednim odcinku mówiłem, że gdy mamy kilka działań o tym samym priorytecie należy wykonywać je w kolejności od lewej do prawej. Tak jest bezpieczniej. 16 podzielić przez 4 równa się 4, więc to wyrażenie upraszcza się do wyrażenia 4 razy 2. To jest to wszystko w tej ramce. Pozostało wykonać ostatnie mnożenie, bo mnożenie wciąż ma priorytet przed dodawaniem. Wynik mnożenia to 8, zatem mamy 14 plus 8. Ile to jest 14 plus 8? To się równa 22. I to jest nasz wynik.